Czuję mi Ciebie każdego dnia Ślamik cię szukam w najdalszych snach Ocean przebyłem, ląd zakupiłem Lecz Ciebie tam wtedy nie zobaczyłem Wsiadłem na chwilę grając dla Ciebie tą piek. Z ciebie mi ciężko, oddychać pod wodą Unikać kłopotów, niełatwych zresztą Ciągle się chowasz, pokazać mi nie chcesz Swojego oblicza i czymkolwiek jesteś Więc siadłem na chwilę, grając dla ciebie tą pieczą wyzwanie, Rzuca znowu mi Przebijam się sprawnie Uciekasz z bi Ja ślepy głupiec Za tobą biegnę Bez świat już dawno Zmazał ślady wszelkie Usiadłem na chwilę Grając dla ciebie tą pieśń Zmęczony upadłem Stałem w kościele Jawiesz się nagle i leczysz złość Zaczynasz tłumaczyć, dlaczego tak jest Znikasz mi znowu, przyzwyczaj się Więc usiadłem na chwilę, Krając dla ciebie tą pięć